Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i ciekawe zapytanie internautki Czy po 5,5 ,5 miesiącach zwolnienia lekarskiego nie jest za późno na złożenie wniosku o świadczenie rehabilitacyjne CRUS czyli pacjentka chorowała wzięła 5,5 miesiąca zwolnienia 182 dni się zbliża no a tutaj wniosku o zasiłek rehabilitacyjny ciągle nie wystawiono i czy, czy ciągle nie jest za późno Witam panie doktorze, mam 52 lata i odważyłem się tutaj pana zapytać i bardzo proszę udzielić mi porady W styczniu 2013 roku zrobiono mi atroskopię kolana i od tej pory jestem na zwolnieniu lekarskim Przypominam, że jest czerwiec Mało tego, 20 maja lekarz skierował mnie na powtórną atroskopię no i mam się zastanowić, znaczy w sumie mam zwolnienie do końca czerwca, natomiast jestem ubezpieczona w kruzie. Byłam na konsultacji u innego lekarza ortopedy, i który odraził mi na razie powtórną artroskopię Natomiast zalecił rehabilitację taką metodą PNF, która przynosi skutek, no i również mnie usprawniła. No, zajął się również moim barkiem, skierował mnie na kolejną atroskopię 1 kwietnia 2014 roku. No, natomiast czego mogę się spodziewać? na wizycie u lekarza, właśnie tego mojego, który mi wystawia zwolnienia 28 czerwca. Czy zostanę skierowana na zasiłek rehabilitacyjny, czy nie jest za późno? No, Krus mnie w sumie jeszcze nie wzywał. No, w zasadzie zasadnicze pytanie, jakie kroki powinnam zrobić? No, bardzo pana proszę o odpowiedź, pozdrawiam Małgorzata. No Pierwsze to by trzeba pójść i porozmawiać z tym lekarzem No Jest trochę późno, natomiast jeżeli jest taka potrzeba rehabilitacji no, co by tu nie gadać, trzeba po prostu jak najszybciej składać wniosek tak żeby KRUS, ale zasada też się odnosi do ZUS-u miał czas na decyzję Oni mają decyzję, czasu na decyzję 30 dni, no a jakby powiedzieć, no do końca zwolnienia zostało zaledwie parę dni, do końca maksymalnego okresu zasiłkowego. I musisz tam poprosić lekarza o wypełnienie tego wniosku. No cóż, najlepiej to było zrobić wcześniej, gdzieś koło czwartego miesiąca zwolnienia, więc tutaj zaraz po tym skierowaniu na artroskopię No ale no warto spróbować. Także być może się ten krus jakoś tam szybko z tym uwinie i zdąży wydać wniosek pozytywny no lub negatywny. Także na tym kończę mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia koniecznie skomentuj to moje wideo jakie Ty miałeś doświadczenie właśnie z Krusem czy ZUS-em odnośnie tak późnego wystawienia zasiłku wniosku na zasiłek rehabilitacyjny Oczywiście możesz wejść tutaj na mojego bloga zwolnienielekarskie.pl możesz tam zapisać się do newslettera gdzie opisuję. Inne podobne sytuacje orzecznicze związane z niezdolnością do pracy, przede wszystkim związane ze zwolnieniami lekarskimi.